Bardzo częsty błąd popełniany przez Polaków przedłużających zagraniczne prawo jazdy z powrotem w Polsce, a mianowicie zamiast pójść do lekarza i dostać jakiś uczciwy termin ważności, idą do Wydziału Komunikacji z tym zagranicznym prawkiem i zostaje termin ważności sprawka zagranicznego. Przedłużałem ostatnio prawo jazdy z USA i Pani dostała zaledwie 3-letni okres ważności. No. Mm, Niestety potem był koszt drugiego badania, czyli mojego badania. Koszt wymiany prawa jazdy daliśmy już na lat 15, ale powtarzam jeszcze raz, nie popełniaj tego kardynalnego błędu. Zaoszczędzić trochę czasu, czasu zdrowia i pieniędzy.